Czasem zastanawiam się, ile mogłem zyskać Tyle okazji niewykorzystanych Czasem zastanawiam się, ile mogłem zyskać Tyle okazji niewykorzystanych Cieszę się z tego, że Nigdy nie straciłem wiele Nie straciłem wiele Lepiej jest nic nie zyskać Niż coś stracić Lepiej jest nic nie zyskać Coś stracić Myś coś stracić Lepiej jest nic nie zyskać Czasem zastanawiam się Ile mogłem zyskać Tyle okazji nie wykorzystam Się, ile mogłem zyskać tyle okazji niewykorzystanych Lecz cieszę się z tego, że Nigdy nie straciłem wiele Lepiej jest nic nie zyskać Niż coś stracić Lepiej jest nic nie zyskać, niż co stracić Czasem warto zastanowić się, warto zastanowić się, niż coś stracić Thank you.